Do bitów wyskakuj Jestem dostawcą soli Z bardzo wielu światów Z bardzo wielu planet Jestem Platon, policyjny baton Krzyczy na mnie bym się zamknął A ja jadę dalej, z solą się dziś bawię Jeśli nie masz nic na grzale No to kurwo zabił for me. mnie co tam napisałeś, żeby mnie obrazić Zamiast pisać teksty możesz sobie je wyobrazić My planowaliśmy strzelić i nie strzelić, tylko trafić Po twoim jebanym wejściu zostały tylko obrazy Do KG stary, jesteśmy do pary Do całej grupy, do kurwa samej dobrej prawdy Do dobrych ludzi, do dobrych wspomnień I zostaną tylko dobre, nie tylko w twojej głowie Cały rok mi już minął tak jak O mnie zostanę z wami do końca Chodzi mnie, co tam napisałeś, żeby mnie obrazić Zamiast pisać teksty możesz